Jezu, to znowu się stało Zakochałem się, aż mnie coś zabolało Tylko z daleka jej ciało A sam widok to dla mnie za mało Ona uśmiecha się do mnie, ale czy... Myśli o mnie, kocham Cię moimi myślami, Całymi dniami i nocami z Tobą, Wiążę swe nadzieje, a miłość, miłość nas rozgrzeje. Złączymy się w parę jedną Będziemy przykładem miłości Na pewno chcę, byś była moją jedyną Chcę żyć dla Ciebie i pić z Tobą wino Zrobiłaś pierwszy krok Zbliżyłaś się i stało się to, kocham Cię moimi myślami, Całymi dniami i nocami z Tobą, Wiążę swe nadzieje, a miłość, miłość nas rozgrzeje. We śnie odchodzisz, zostawiasz mnie samego, rzuciłaś mnie. Dla innego, jak mogłaś odejść z tamtym. Ja teraz płaczę, nie jestem taki twardy. Kochałem Cię moimi myślami całymi dniami. Z Tobą wiązałem swe nadzieje i myślałem, że miłość nas rozgrzeje. Kocham! Cię moimi myślami, całymi dniami i nocami z Tobą wiążę swe nadzieje, a miłość, miłość nas rozgrzeje.